No, cześć, ekipa, dawno żeśmy się nie widzieli. Dzisiaj ruszę temat rozmowy kwalifikacyjnej w Katowicach. Jak pamiętasz, kiedyś dawno temu przejście takiej rozmowy przez kobietę było raczej średnio możliwe, a w zasadzie niemożliwe. I teraz nagle okazuje się, że dobra zmiana wraca a mianowicie jeszcze tylko jedna rzecz Pixa i Mateusz, czy mnie słychać? Jak mnie słychać, to lecimy z koksem. Dobra zmiana wraca i mam tutaj maila od takiej mojej prawdopodobnie słuchaczki czy widza. Dzień dobry, piszę do pana, bo chciałem się zapytać, czy byłby mi pan w stanie pomóc? Tutaj w sierpniu miałem rozmowę kwalifikacyjną w Katowicach, trafiłem na takiego mężczyznę w komisji, który Podobno dużo kobiet odrzuca, niestety uzyskałam no, tam niewiele ponad 30 punktów z rozmowy, zadali mi 15 pytań, a ja odpowiedziałam na 13, bo te dwa pytania ten mężczyzna zadał mi z ruchu drogowego, kiedy można wyprzedzać na przejściu dla pieszych. Powiem tak, przygotowałem się do tej rozmowy, byłam wyuczona z ustawy, zrobiłam sobie takie opracowanie pytań, które padają w Katowicach. Nie zapytali mnie w ogóle nic ustawy. Ogólnie pytania były ok, tylko te z ruchu drogowego. Przyznam szczerze, że nie wiedziałem, kiedy się wyprzedza. Nie spodziewałem się takiego pytania. Jeszcze moja znajoma też podchodziła, bo to była jej druga próba. Znowu ten sam facet niezdany. Czy jest w ogóle sens tam podchodzić? Mam pół roku przerwy, rozważam inne województwa. Nie wiem, czy przyjmą moje dokumenty. Co pan myśli na ten temat? No i co ja myślę, prawda? Co ja myślę tutaj nie ma wielkiego znaczenia. Natomiast z tego widać, że ten facet jest, że tak powiem, z ruchu drogowego, czy pracował kiedyś w ruchu drogowym i niestety y, trzeba by się przygotować niestety z przepisów ruchu drogowego, czyli y, zebrać zebrać te przepisy y, jakieś takie sensowniejsze, które może zadać i y, ja bym Ci polecił po prostu zwykłą książkę do szkolenia kierowców, prawda. Jest tutaj z reguły, bo... O, moment. Włączyłem coś. Włączyłem coś, co nie powinienem włączyć, prawda. Niestety możesz wziąć ustawę o ruchu drogowym, możesz wziąć ustawę o kierujących pojazdami, zaczytasz się na śmierć i niewiele zrozumiesz. Natomiast no, wstyd powiedzieć, on tutaj pyta takie jakieś rzeczy praktyczne, czyli jeżeli jesteś no kimś bardzo z determinowanym dostania się do tych katowic, to trzeba zainwestować. Tutaj są takie testy. Ja akurat nie, pokazuję ci książkę, którą yy, rozprowadza szkoła jazdy, z którą współpracuję, czyli tutaj jest pan Pruchniewicz. Yy, I wbrew pozorom książka jest gruba, ale tutaj za dużo, za dużo nie ma prawda. I jestem przekonany, że jak przelecisz tematy z tej książki, to będziesz wiedział, kiedy się wyprzedza na przejściu dla pieszych i czy się nie wyprzedza, prawda? Czyli w tym przypadku na logikę już można odpowiedzieć, że raczej na przejściach dla pieszych się nie wyprzedza, prawda? No logiczne, jak Wyprz powiedzmy jedziesz za kimś wyprzedzasz na takim przejściu, a tutaj nagle wyłazi ktoś i ty, że tak powiem, załatwiasz człowieka na przejściu y, dla pieszych. Ale, y, y, momencik, tu ci pokażę, ale zaraz dokończę to pytanie, tu ci pokażę, nawet jest taki fajnie opracowany, Yy, rozdział wyprzedzanie i sięgamy na stronę, prawda, akuratnie 68, i przeczytam: może się ktomu, komuś to w Katowicach yy, przyda. Mm, mm, mm. Zabronione jest również wyprzedzanie pojazdów w następujących miejscach na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów, w, do, dla rowerzystów oraz bezpośrednio przed nimi z wyjątkiem przejścia i przejazdu, na którym ruch jest kierowany, prawda? No dla mnie to, to jest logiczne, bo jeżeli ruch jest skierowany czy sygnalizacją, czy policjantem, no to wtedy pieszy nie ma prawa włazić na to przejście dla pieszych. To samo dotyczy się na przejeździe kolejowym, tramwajowym i bezpośrednio przed nim. Ale mówię, pokazuję ci to tylko dlatego, że warto, jeżeli mówię, jesteś zdeterminowany czy a bardziej zdeterminowana do Katowic, to niestety inwestycja 20-30 zł w książkę trzeba przelecieć wszystkie Wszystkie te przepisy. Wprawdzie książka ma tam ponad 200 stron, ale to większość jest jakichś takich porad, prawda. Dużo jest zdjęć, także tak naprawdę to jest może 100, 100 stron, prawda. Tutaj mogą paść takie ważne definicje jak pieszy, jak uczestnik ruchu drogowego, kierujący, prawda. Różnica między kierującym a kierowcą. Także to to są, to są takie rzeczy, które no niestety, jak chcesz, to warto się pouczyć. Ja bym ci tutaj wrzucił takie pytania, które ja bym na przykład zadał, gdybym był policjantem chcącym uwalić na rozmowie kwalifikacyjnej w Katowicach jakąś kobietę, i powiedzmy y, prędkości dopuszczalne dla samochodów osobowych i y, ciężarowych do 3,5 tony oraz ciągników rolniczych, prawda? Czyli tu byś musiał przeczytać coś o dopuszczalnych y, prędkościach, no i jeszcze ile ta dopuszczalna prędkość jest w strefie zamieszkania, ile w obszarze zabudowanym, ile poza obszarem zabudowanym, prawda, ile na autostradzie drodze, tam jakieś ekspresowe i tak dalej, prawda. Na pewno zadałbym pytanie, gdzie się wolno zatrzymywać, a gdzie się nie wolno zatrzymywać. Gdzie jest postój? Gdzie nie wolno robić postój, prawda? No takie jakieś, jakieś proste pytania, które niby każdy z was wie kto jeździ, ale przychodzi co do czego i, i trochę stresu i po prostu można dostać po dupie, prawda? I jeżeli już mówię o tych nieszczęsnych Katowicach, to być może pod tym wideo miałoby sens, żeby każdy z was, kto przeszedł rozmowę kwalifikacyjną w Katowicach, a dostał jakieś pytania z ruchu drogowego, czy jakieś inne od dupy strony, to po prostu skomentował to wideo. Na pewno nie, nie, nie będę robił jakichś transmisji z przepisów ruchu drogowego, bo no, to już by była lekka przesada na tym kanale, nawet, nawet się nie znam na tym za bardzo. Pomimo tego, że w praw jazdy mam kilka, prawda, ale niestety ostatnie prawo jazdy zrobiłem w 2013 roku i przepisy już mi trochę wywietrzały. Człowiek jeździ trochę na pamięć, prawda? Ale jeżeli chodzi o dopuszczalne prędkości, to ostatnio w miejscowości Borek Szczeliński miałem to szczęście, że widziałem, że mnie policjant strzelił, jechałem siedemdziesiątką, tam była pięćdziesiątka, no ale mnie nie zatrzymał, także głupi ma zawsze szczęście. O, patrzę, mój porszak, kurde, tutaj się wywalił. Dobra. Lecimy kochani, jeszcze odsłonimy, lecimy kochani z koksem, także jeszcze raz, jeżeli zdawałeś w Katowicach, masz jakieś trudne pytania, pytania takie no pasujące z reguły do mm, rozmowy kwalifikacyjnej, prawda, no to zrób to w komentarzu do tego wideo. Tutaj przejdę teraz na czata, pixa, u nas 12 kwietnia trzy kobiety były na kolejnym, nie wiem ile, ale też dużo z 10, może 80 osób. Ja byłem w lipcu i oblałem 35 punktów, także to jest, mówię, stara sztuczka, powinno być 36, Lizard 11, stara sztuczka 36 punktów, a tutaj nagle ktoś dostaje tam 35, prawda? Um, Szymon, Jan włoski. dlaczego będąc lekarzem zajmuje się pan przygotowaniem do rozmowy z psychologiem przy rekrutacji do policji. Ja wiem, no musiałbyś Szymek sięgnąć do jakichś moich starszych wideo, gdzie opowiadam w jaki sposób kiedyś jakiś policjant poprosił o to, żeby przygotować jego syna, do policji, pomimo tego, że dwóch czy trzech psychologów mundurowych nie dało rady, prawda? Także, jeżeli masz dużo wolnego czasu, to sobie możesz tam przelecieć jakieś moje starsze filmy z kanału Multi 90, Multi 95 i z tego, ale to już mówię w zasadzie w tej chwili to w zasadzie ta moja elitarna grupa jest zawieszona i nie robię jakichś nowych na bo rów, prawda, ale jak już powiedziałeś Szymek to muszę się czymś tutaj pochwalić, tylko czym to się mogę pochwalić, kurde, już momencik, o, pochwalę się tym, prawda, że ciągle ci z grupy, co jakoś tam do mnie do Łączyli to od czasu do czasu. Zdają, dzień dobry panie Darku, dziękuję za pomoc w przygotowaniu. Zostało mi tylko zrobić już badania, żałuję, że nie zakupiłem materiałów jak startowałem za pierwszym razem. Świetne materiały i świetne przygotowanie i gość nawet ma iPhone'a. Wszystko jest przed 4 dni, prawda? Nie jest to jakiś fake. Także, są tacy, co mi po prostu wierzą. Są tacy, co mi po prostu wierzą. Chcą, interesuje ich troszeczkę więcej na temat swojego stanu psychicznego niż opowiadają tam im inni, prawda? No i tyle, prawda? Lizard, powiedzieli mi, że byłem mało przekonujący. Lizard uzasadnienie każdej jakiejś decyzji yy, kończy z reguły powód z tak zwanej dupy, prawda? Żebyś się źle nie czuł, że nie powiedzieli ci, że uwalili cię za to, czy za tamto, to tam opowiadają. Najbardziej kuriozalne pamiętam na jednym multiselekcie było to, że yy, yy, było to, że jedna z psycholożek powiedziała Dziewczynie, że uwaliła zadania matematyki, a tam mówi: Wie pani co, ja jestem absolwentką matematyki, prawda? To te zadania to ja miałam nie w takim palcu, ale w palcu z palcem, tam gdzie bym sobie teraz tego palca tam włożył, prawda? Z palcem w D. No i baba tam się zaczerwieniła, ale mimo wszystko tej kobiety nie przepuściła, prawda? Coś, kurde mi wpadło do gęby. Także yy, jak się, tu Pixa dobrze mówi, jak jest stres to w Katowicach się kopa dostaje i niestety uwalają też mężczyzn. Mężczyzn mniej, bo mężczyzn potrzebują, ale uwalają. Yy, Liza jeszcze tutaj mówi, no to pytali mnie czy się zestresowałem, to powiedziałem, że tak, bo to normalnie, prawda. Ja bym raczej powiedział, że tam no rozmowa jak rozmowa, no szczerze mówiąc, no niespecjalnie się zestresowałem, ale... Tomek Piętnastka strzeliła, jak zostaje, na razie dalej pozdrawiam serdecznie. Powiem szczerze, że tutaj ma, mam już moment, przejdę na, na, na ten... Na Facebooka i zabawa, zabawa z tą Piętnastką to jest taka, że mam takie mieszane uczucia, prawda, bo tutaj u mnie na grupie pokazał się taki temat, policyjni związkowcy do rządu podwyżki albo kadrowy armagedon. Także musisz sobie zdać sprawę, że w tej chwili to, co wywalczyli, prawda, jako psia grypa, to co wywalczyli tam różnymi takimi nieformalnymi środkami nacisku, jakimiś tam no nie powiem, że strajkami, bo strajkować nie wolno, protestami, no to niestety te pieniądze już szlak trafił, prawda, tutaj kolega dość dosadnie napisał, elegancko jak 20 tysięcy ludzi walnie w papier na emeryturę, to się obsrają, a my będziemy mieć przesrane na dole, już nie ma komu robić, uczyć się od kogo o pracy na ulicy. Właśnie to jest, to jest ten problem, prawda, że yy, jestem, jestem zwolennikiem, żeby starszy kolega nauczył młodszego kolegę, ten młody kolega kiedyś będzie starszym kolegą, nauczy tego kolegę Młodszego i tak powinno się kręcić, a jeżeli nagle ktoś, kto już trochę liznął tam, tego policyjnego chleba to uważa, że wszystko umiał, prawda, no to, no to tak zupełnie nie jest, prawda, tak niestety nie, nie jest i nie będzie w żadnej jakiejś yy, Informacji. Ja dostałem pytanie podwórkliwe, czy koni pies to jest środek przymusu bezpośredniego, prawda? Także Lizard, sam widzisz, yy, takiego typu pytania powinny być tutaj dane w komentarzu do tego wideo i takich rzeczy się spodziewam, a po prostu musisz doczytać, czy ten koni pies, prawda? Powiem szczerze, yy, trudno mi odpowiedzieć w taki bezpośredni sposób, bo jest i policja konna, i policja z psami, ale czy, czy sam koń, jako, jako sam koń, prawda? Yy, Pixa, byłem w Katowicach dwa razy i dwa razy wszystko na temat stresu mnie cisnęli i jakichś takich typowo policyjnych nie miałem. Być może ci ludzie po prostu wiedzą, że wszyscy są obryci z ustawy o policji. To pytają o ruch drogowy, prawda? Jeszcze raz. Książka kosztuje parę złotych. Wydaje mi się, że jeżeli jesteś kierowcą, no to warto sobie przypomnieć, prawda? Przepisy ruchu drogowego. Um, Pixa, i tak powiedziałem, co chcę zrobić że technik to potem ukierunkowane w stronę i tak dalej, i tak dalej. Mister Stu, Lizard, Pies i Koń to również środki przymusu bezpośredniego. Zgadza się, oba są. Witam, jak wygląda sytuacja z multi na Podlasiu? Jak ktoś wie, to niech powie, prawda? Szczerze mówiąc, nie, nie śledzę ostatnio Aż tak podlasia, prawda, i innych rejonów Polski. Cześć Wojtek, policjant Tomek Pixa. Na 2025 chcą mieć 150 tysięcy policjantów i zaraz stracą 20 tysięcy doświadczonych. Dobra, powiem tak. Teoretycznie dostać jest się teraz dużo łatwiej, ponieważ i policja potrzebuje ludzi, i wojsko potrzebuje ludzi, bo przyjaciele ze wschodniej granicy, znaczy troszeczkę ci dalsi przyjaciele. Na razie, na razie, wprawdzie Ukraina ma jakieś sukcesy, ale boję się, że ta wojna potrwa parę lat i niestety no kiedyś Pan Putin dojdzie do naszej wschodniej granicy i wtedy żarty się skończą. Na razie żarty się skończyły w ten sposób, że są trochę, będą trochę na zimę wyższe rachunki za prąd i gaz, ale potem gorzej będzie jak jakieś czołgi te tam 90 ileś będą stały tutaj za Lwowem czy gdzieś tam, prawda? I to mówię o czołgach ruskich. Także. A za te pieniądze, niestety, ludzie iść do roboty na poniewierkę nie chcą. Szymon, czy lekarze ogółem znają się na fizjologii? No, pytanie jest tego typu, czy policjanci ogółem znają dość się na przepisach ruchu drogowego. No. Ci z drogówki, czyli z Wydziału Ruchu Drogowego raczej tak, prawda? A czy inni się znają, to trudno powiedzieć. Tomasz, niestety, ale czekam na rozwój sytuacji, jeżeli będzie lipa, to się zwinę i nie tylko ja, ale mam dość dużo kolegów z powiatówki, czekamy na rozwój. No mówię, wszyscy za są z, z, na nowych zasadach, 25 lat służby to jest bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo długo. Ja odszedłem ze swojej formacji wojskowej po 22 latach i szczerze mówiąc miałem dość. I Porada taka zdroworozsądkowa. Jeżeli czujesz, że jesteś taki bardziej stworzony do biznesu niż do policji, czy za, w tym biznesie cię może pociągnąć jakaś tam żona, czy jakaś inna osoba, masz tą smykałkę do biznesu, no to abym się nie zastanawiał. Ale jeżeli jesteś człowiekiem, któremu yy, policja robi miejsce pracy i ty jesteś dobrym pracownikiem, no to raczej bym został. Cześć Rafał. Tutaj jeszcze raz. Rafał Vlog. Warto wskoczyć na tego Discorda. Tam rzuciłem trochę materiałów z Multiego. Max Kowalski. Ja byłem w Katowicach na rozmowie i byłem całkiem spoko. Dostałem 50 punktów, a teraz jestem na szkole. Na, pyta na rozmowie pytania standardowe, środki przemusu i tak dalej. Czyli... Y Pytanie jest, dlaczego jeden dostaje normalne pytania, standardowe, a drugi dostaje pytania nieciekawe i no, mam taką swoją teorię, że jak widzą, że się motasz czy że nie jesteś takim kandydatem pomimo, że nawet poprawnie odpowiadasz na te, te pytania policyjne, a nie jesteś dla nich kandydatem, marzeń, no to dostajesz wtedy pytania typu gwóźdź do trumny i tyle. No. I żeby się z tego wybronić, rzeczywiście trzeba wtedy poczytać o tym przepisy z ruchu drogowego. Max Kowalski, na jednym komisariacie w Śląskim mieście, jak masz sierżanta, to jesteś bardzo doświadczonym pracownikiem OPi, reszta to awansowała do innych wydziałów. Powiem szczerze, że zaciekawiło mi ostatnio miasto Bytom i takie, takie miejscowości Karb, prawda, Bobrek, chyba łagiewniki. I ktoś mi nawet z pacjentów powiedział, że na Karbie to jest jedyna biedronka, która ma jakoś tak te okna osłonięte blachą czy czymś po sześciu, po sześciu wybitych, wybitych szybach odpuścili, prawda? Czyli no, być może tam takich policjantów potrzebują, którzy się nie boją wejść na miejscowość Bobrek. Przepraszam, na osiedle Bobrek, prawda? Uczciwie mówię, że znam to osiedle tylko z filmiku na YouTubie. Maks Kowalski, dobra. Hmm. O, ba, ba, ba, ba, ba czy to prawda, że 40 osób podstawowego naboru odpadło w ciągu pierwszych dwóch, trzech tygodni w szkole? No to jak ktoś wiedniech odpowie. Lepiej niech odpadnie na szkole, niż się ma potem męczyć, prawda, że już się nauczy 2 trzy lata, coś tam już ktoś by z nim jakieś tam nadzieje wiązał, a on wtedy bye bye, pokazuje tam palec ten, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten. Nie ten, tylko któryś z tych palców, prawda? Yy, już patrzymy. Yy, 15 lat temu na jedno miejsce było kilkunastu chętnych. Obecnie biorą jak idzie. Bardzo wielu policjantów przy, przynosi się do armii, prawda? Czyli wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. Max, przyjęli 120 osób. Ślubowanie mieliśmy pod spotkiem, więc nabór musiał być okazały. Przez 2,5 tygodnia marszowaliśmy na OPP, żeby godnie wypaść. Było tam troszkę przygotowania i wielu wymiękało, prawda. Karola, Karola, witam. Czy w Katowicach wciąż kobiety mają słabsze szanse na przyjęcie? Pół roku temu przyjmowali ich dość mało, coś się zmieniło. Yy, Pixa, pyta, yy, pytania ratunkowego koła betonowego, tak. No po prostu betonowe buty ci, ci szyją. <tuszy> Dobrze, żeś tutaj Pixa yy, to ocenił. prawda? Fajnie, żeś to nazwał. BBB Max Kowalski. Tylko parę osób zrezygnowało, bo w KAC to jest dość duży nacisk na fizyczność. Piksa sposobem na Katowice jest zrobienie rekrutacji gdzieś indziej, przeniesienie dokumentacji dla kobiet. Miałem taką dziewczynę jeszcze dawno temu, która uwaliła w Katowicach Przyjechała nawet do mnie. Przygotowałem ją, no i niestety w Opolu też nie zdała, prawda, czyli nie wiem, czy jeżeli idziesz od razu do Katowic i uwalasz, to, to, to jest tak łatwo pojechać gdzieś indziej i sobie tak zrobić, że przenieść się bez najmniejszych problemów. Dobra, słuchajcie. Yy, Teraz tam coś takiego, nazwijmy to, dla kandydatów, być może, być może jest tutaj jakiś kandydat, nie z mojej starej grupy. Klasyczne zadanie matematyczne, także żeby ci nie powiedzieli, że, że nie potrafisz rozwiązać prostego zadania, prawda? Grupa harcerzy wybrała się na biwak, jedni poszli jedną drogą, drudzy drugą i tutaj masz z tego dworca, jedni poszli tędy, drudzy poszli tędy i jaką odległość przebyła pierwsza grupa, prawda? Tutaj proste, proste obliczenie stwierdzenia. Pita go rasa, prawda. Za, za długo nie będę tutaj przeciągał, prawda. Dobra. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to... Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to... Zapraszam na czata. Tomasz B. Nie żebym miał coś do Pana czy znaczy, Tomek, już, już zapomniałem, o co się pytałeś, prawda? Wiesz, moment. Ba, ba, ba, ba. W zasadzie, no, co ty możesz mieć do mnie, prawda? Cokolwiek byś nie miał, no to... Yy, specjalnie mnie to nie interesuje, jeżeli masz coś, jakieś obiekcje, z, coś niedobrego do mnie, prawda? Rafał, szkoła to naturalna selekcja i ci, co się nie dostosowują do reguł panujących na szkole, wylatują. Proste, że aż boli. Max Kowalski, na, na multi miałem ciekawe pytanie, czy uważasz, że jesteś największym grzesznikiem? No poczekaj, zobaczymy, zobaczymy to pytanie z tym grzesznikiem, to mnie też zaciekawiło. Grze, nie, to, to nie jest pytanie o grzesznika, tylko Ono jest jakoś inaczej sformułowane Grze, grze no nie, W tej chwili sobie nie mogę przy, Nie mogę przypomnieć Ale, no To są takie pytania, czy jestem Jesteś taki, siaki, czy owaki, to jakby to powiedzieć, trochę w kierunku samoobwiniania się, prawda, jakiegoś poczucia winy, jest tak zwane neurotyczne poczucie winy i to, to są te wszystkie pytania właśnie, czy jesteś największym grzesznikiem, prawda. Największym, choćbyś chciał, to nie będziesz, bo był Hitler. Teraz jakiś inny pan tam wywołał wojnę. Pixa, tylko szkoła, szkole nierówna. Ja na WS Pol mamy w miarę spokojnie za dwa tygodnie, trzy miesiące do końca szkolenia nie było dnia, żeby był jakiś tragiczny. Maja, czy na rozmowie mocno zwracają uwagę na wady wymowy. Nie mówię poprawnie, ry. ćwiczę u logopedy, ale droga daleka, muszę założyć aparat. Powiem szczerze, że miałem kiedyś taką narzeczoną, która nie wymawiała ry, ale mi się to podobało, prawda? Tak, tak, także... Ale różne inne rzeczy ciekawe, fajnie robiła. Buzią, pomimo tego, że ulica, przepraszam, litera R jej nie wychodziła, także mile ją wspominam. Danuta, tam pana zostałem się do Wojska aktualnie, także Danuta Aktualnie jestem na zadowodowego duru nie mamy, zobaczymy, co dalej. Także dzięki za twoją służbę. Danuta. W wojsku spędziłem 22 lata. Mają Mateusz, Panie Darku, czy do Pańskiego szkolenia można dołączyć o każdej porze dnia i nocy? Powiem szczerze, nie za bardzo, bo mam inny problem, a mianowicie, że.. Po prostu z powodu tych, z historii na Ukrainie, z powodu tej wojny yy, miasta portowe, które badały u nich marynarze, a te miasta to są Odessa, Herson, Mariupol, yy, co tam jeszcze na, tej, na, tej, na tej, tej, no w każdym razie to są nad Morzem Czarnym, Odessa jeszcze jest niezdobyta, ale przestały działać tam ośrodki badające mary. Narzy, prawda? I teraz nagle codziennie mam po około 6, 7 do 10, czasem nawet w poniedziałki, marynarzy ukraińskich, przyjeżdżających y, często nawet z Czech, z Niemiec, z nawet z polskich miast sportowych, typu Gdynia, Gdańsk, Szczecin, miasta jak Białystok, i, o, i po prostu ich badam. prawda no Jeżeli badam więcej, tych ludzi, to nie mam czasu tutaj na elitarną grupę, także nie przyjmuję. W zasadzie teraz są wstrzymane przyjęcia, prawda? Lizard, z jakim stopniem widzi się za 10 lat w policji, prawda? No tutaj trzeba też wypośrodkować, prawda? Jeżeli pierdolniesz, że będziesz komendantem głównym, a masz wykształcenie niepełne, średnie, no to. Spojrzał na ciebie jak na wariata. Po prostu musiałbyś sobie wyobrazić swoją ścieżkę kariery. No i podać jakiś stopień realny lub stopień wyżej niż realny, prawda? Teraz o stopniu można pomarzyć. Także można się widzieć po starunkowym za 10 lat. No, no, no nie epiksa, tak aż tak, bym tak nisko nie schodził. Yy, dobra, yy, be, be hero, ja miałem u psychologa pytanie, co byś zrobił, gdyby twój partner policjant chciał, nie chciał cię niczego nauczyć pod pretekstem, że nic z tego nie mam. No yy, raczej poszukałbym tutaj nauku innego policjanta, nie partnera, prawda. Jeżeli ktoś Cię nie chce nauczyć, to Cię nie nauczy, prawda? Będzie Ci ściemniał, będzie Ci tam walił w trzy litery, będzie grał, walił w bolca. A natomiast możesz tutaj z góry założyć, że gość jest wtedy taki komercyjny, prawda? Że on, jak Ty już będziesz jego przełożonym, to żeby on coś zrobił, to Będziesz musiał jakoś go wynagradzać w sensie, nie wiem, premia czy coś tam i będzie żebranina, prawda? Także yy, poszedłbym w tym kierunku, że, że, że raczej bym poszukał nauku jakichś innych kolegów, prawda? Dobra, słuchajcie, słuchajcie, kochani, I tu jeszcze raz Rafał Blog, Rafał Vlog zaprasza do Discorda, zostawiam ten link tam naprawdę jest fajna dyskusja, popatrzę jeszcze tutaj, czy na tej elitarnej mojej coś tam ciekawego się znalazło, no nie za bardzo, prawda. Także mówię, yy, mamy tutaj, o, dobra, to jest tylko dla tych takich, co wytrzymali. Ze mną o. Dobra, macie tutaj fajne zadanie matematyczne. To grze, bo szukałem grzechu, prawda? Yy, zadanie z dziadkiem. To jest tylko dla tych, co wytrzymali ze mną aż tyle czasu. Dziadek obchodzi 70 urodziny. To jak książę Karol. Babcia zaprosiła całą rodzinę. Bla bla bla bla bla. bla. I tutaj masz różne tam takie, różne pytania, także jak będziesz oglądał, to w jakiejś powtórce sobie obejrzysz. No i jedno pytanie masz z głowy, prawda? Jeszcze spojrzę, czy ktoś tutaj jest, czy go nie ma. Dobra, słuchajcie kochani, myślę, że co mieliśmy o Katowicach powiedzieć to, żeśmy powiedzieli. Zapraszam Cię serdecznie. Jeżeli jesteś gościem, który przeszedł Katowice lub co ważniejsze gościem, który, czy gościową, która nie przeszła Katowice, skomentuj to wideo, postaraj się wymienić wszelakie pytania, takie idiotyczne, które aczkolwiek podobno nie ma głupich pytań. Pytania, które no nie pasowałyby teoretycznie do rozmowy kwalifikacyjnej, czyli wszelaki ruch drogowy, środki koń, konia, środki przemusu bezpośredniego, pies, prawda? Pytanie, czy kot może być środkiem przemusu bezpośredniego. Także na wesoło, trzymajcie się, cześć. I do następnego razu.